W tym momencie, w następnym 11 majach, była reprezentantka w tym uchwałaniu. Tak, w tej chwili, jak powiedział szanowny pan Miśnicki, to nie jest taki, jak przed wojną wyglądał, dlatego że po, tak to specjalnie służyło do tego zbioru. prawda, tak, szale takich amortyzatorów, tak? Nie wiem, kułapali po Bożym tak? w sieci. W każdym razie zostały wyczepione. W tej chwili została, y, otwarta paru lat, 2000 w naszym y, terenie. Doszło do tego bezpośrednia szczegóły, że już kilka par żyje warunkiem naturalnym na Baranie Górze i już nas może przez bo ucizm, potem taki, prawda, ciężki skrzydeł, zerwać spod nóg, to może, mogą być już które tak się hmm. mogą rozpadać roz zaprosił do współpracy swojego przyjaciela Andrzeja Kronaszka. To był bardzo znany przedwojenny małżki i scenograf i to on się wygłodnił i właściwie to, co teraz oglądamy, to teraz jeszcze znaczy specjalnie zostały wykonane w taki sposób. Teraz nawet jak kilka tych szybek właśnie do, podczas tego remontu trzeba było wymienić, bo tutaj oryginalnie zachowały ten się Odbywają koncerty i ważne spotkania między innymi, czy to mały małyszem, czy z narciarzami. Czy... I to pomieszczenie, drodzy Państwo, to jest Się, sama konferencyjna, sama darmo, moja prawie jestem prawda, i później zagrożeni I teraz również jest tu, ja za tymi drzwiami jest kuchnia, w mówi posażona i tam się ten personelem lokuje, prawda, tutaj nie, jeżeli przejeżdża pan do tutaj się waży, to po prostu zjeżdża się tak Oryginalna jest ta kwadransówka, bo co kwadrans, nagradę ten zegar, który stoi tutaj. Śródka, pozostali z księdzem na końcu, opuszczają teren posesji. To takie skroniki, prawda, jest takie Pan czy to inny architekt, że te dachy będą służyły jako tarasy widokowe. Tam były małe strady, tam sobie, prawda, kościół. Dlatego, że te są w te, tej tak? Tak, tak, tak, tak. Tak, tak, A tutaj koczowie, tak, czy, to jak jest to, czy to już koczów, znowu, to już na tej, jest Tak, wymiast nie się udanym, gdzie Proszę Państwa, zapraszam teraz na druga, najpierw na pierwsze, a następnie na drugie piętro wejdziemy w budynku, gdyż dla użytku turystów Pan tutaj przewiezie czy jakiś tam spotkań No i piękny widok drugi obiekt, zwróćcie Państwo uwagę, zarówno pozostałe tutaj obiekty rezydencji prezydenckiej, czyli właśnie ten dolny zamek obecny hopel czarna wisełka, po prawej, tam głęboko. Tam, tam widzimy, jak pływa biała wisełka. One się pora, a oni przyjeżdżali i spod zapory dopiero wisełka. Jest skomplikowane. Ja się dopiero wisełka spotka z Malinką, dopiero na miejscu. Czyli stąd jeszcze... Z mi jak tak jak to się nazywa, jak to się tam, powiedzmy, tworzy. Czarny. potem mamy przytło się Właśnie jeszcze na Czyli... Świerki zostały wyżnacz wycięte. To są... Idziemy w Puszczy Białowieskiej. hotelu, żeby przed wojną były stajnie, garaże, magiel, prajnia i podobne pomieszczenia dla... Tak, w tym budynku nie obecnie schodę taki sobie. tak, A to jest restauracja. Tam już dokładnie stworzony tutaj zwykły, ale już urobiony. Natomiast tam te nie miały gdzieś tak. Przedwojennych pismach. Pamiętamy, że Lec Mościski został wybrany po przewrocie majowym na prezydenta Rzeczypospolitej, ale w roku 1933 został wybrany na W roku 1940 czekamy, to mnie nie Nie doczekamy no Aparaty telefoniczne są bardzo szykowne, szczególnie ten, prawda? No na takich, które byśmy jeszcze rozdzawali. Na no, <revenge> <TCans highlighter> Piętroniżek i tych apartamentów, gdzie mamy teraz inne, żeby pełniły zostały tutaj. Te pochodzą z tak zwanego apartamentu ministerialnego, ale wszędzie indziej idziemy. Pamięta gdzie? Nie. Yes. Ogrzewał wyściówek do, do, do remontu. Ale po zakończeniu remontu, było był obcony jednoziernie. W latach jest 20. Nie, on jest lat 20. Tak, kościół jest inaczej, no właśnie, inaczej grzeżone. Na licencję amerykańskiej prawda, także też podobno bardzo.